W poprzednim odcinku wybrałem nietypowy, bo kwotowy sposób opodatkowania hamburgerów. Zazwyczaj podatki konsumpcyjne nalicza się jako procent ceny danego dobra. Na przykład 5 lub 8% wartości tego, co kupujecie. Zastanówmy się, jak krzywa podaży wyglądałaby z punktu widzenia konsumenta, gdyby podatek był procentowy. A więc teraz władze, zamiast inkasować jednego dolara z każdego hamburgera, ustalają podatek… Nieco przesadzę z jego wielkością, żeby było widać jego wpływ. Niech wynosi 20% ceny. 20% ceny hamburgera. Zobaczmy, co się stanie. Tak jak poprzednio, aby producent chciał wytworzyć choćby ten pierwszy hamburger, musi dostać za niego 2 dolary, bo taki jest jego koszt alternatywny, bo wykorzystując te same środki, mógłby wytworzyć coś innego wartego 2 dolary. Dlatego za mniej niż 2 dolary nie zajmie się hamburgerami. I każdy kolejny hamburger ma wyższy koszt alternatywny, bo producent musi użyć środków coraz mniej wydajnych, które mogą lepiej nadawać się do produkcji innych rzeczy. Ten pierwszy hamburger kosztuje 2 dolary z punktu widzenia producenta. Ale dla konsumenta kosztuje więcej niż 2 dolary, bo musi, musi… on zapłacić 2 dolary plus 20% z tych 2 dolarów, czyli plus 40 centów. Zatem konsument zaznaczę go na niebiesko, musi zapłacić 2 dolary i 40 centów. A więc jeśli chcemy, by produkowali 2,5 miliona hamburgerów dziennie, muszą dostać, zwłaszcza ten kolejny hamburger, aby wyprodukowali 2,5 milionowego hamburgera, muszą dostać za niego 3 dolary, ale konsument nie zapłaci 3 dolarów, tylko 3 dolary plus 20%, czyli 3 dolary i 60 centów która to wartość znajduje się mniej więcej tutaj. Jeśli pójdziemy dalej, do 4 dolarów, jeśli będziemy chcieli, aby producenci wytwarzali około 4 milionów hamburgerów dziennie, muszą dostać 4 dolary, ale konsument zapłaci o 20% więcej, czyli 4,80%. Dlatego z punktu widzenia konsumenta krzywa podaży będzie wyglądać mniej więcej tak. Nie przesunie się do góry o stałą odległość. Przesunie się o... 20%. Spróbuję to narysować. Przesunie się mniej więcej… tak. Przy mniejszych wartościach przesunięcie jest mniejsze, bo 20% z 2 dolarów to mniej niż 20% z 3 dolarów, a to z kolei mniej niż 20% z 4 dolarów. Zatem im bardziej rosną cena i ilość hamburgerów, tym krzywa dalej się odsuwa, bo 20% oznacza coraz większą kwotę. Dlatego przesuwa się tak. W każdym punkcie ta odległość to 20%. To też 20%. Ta cena jest o 20% wyższa niż cena producenta. Tu jest o 20% wyższa niż 6 dolarów, czyli wyższa o dolara i 20 centów. Widać tu jednak to samo zjawisko, co w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku cały ten, obszar, cały ten obszar stanowił nadwyżkę do podziału między producentów a konsumentów. A teraz ilość w punkcie równowagi jest mniejsza. Ilość równowagi jest mniejsza. Spadła, bo mamy tu nową krzywą. Nowy punkt równowagi jest tu. Nikt, ani konsumenci, ani skarb państwa, ani producenci nie skorzystają z tej części nadwyżki, która była dostępna przed wprowadzeniem podatku. Dlatego uważa się, że podatki nie służą rynkowi. Oczywiście muszą istnieć, ale zmniejszają dobrobyt. Hamują wzrost gospodarczy, w każdym razie w realiach zbliżonych do tego modelu. Powstaje zbędna strata społeczna, nadwyżka niedostępna dla nikogo. Powstaje zbędna strata, zbędna strata społeczna. Sprawdźmy teraz, jaki dochód uzyska Skarb Państwa. Produkcja będzie na tym poziomie. Ilość w punkcie równowagi wynosi 3 miliony hamburgerów dziennie, czyli tak jak wcześniej, ale nie dbam tu o dokładność. A tu mamy 60 centów, bo to 20% z 3 dolarów. Zatem wysokość to 60 centów. Wysokość to 60 centów, a podstawa to 3 miliony hamburgerów, więc to będzie równe 60 centów z hamburgera, 20% jego ceny, z hamburgera, razy, razy 3 miliony hamburgerów. 3 miliony hamburgerów. Wychodzi 1,8 miliona dolarów dziennie. Tak jak w poprzednim odcinku, skurczyła się nadwyżka producenta. To teraz ten obszar. To jest nadwyżka producenta. I nadwyżka konsumenta też się skurczyła, nadgryziona przez podatek. A dokładniej przez podatek i zbędną stratę, bo oba te pola uszczuplają nadwyżki producenta i konsumenta.